Uzyskanie akredytacji międzynarodowej IACB przez wyższą szkołę bankową jest potwierdzeniem jakości kształcenia. Dzięki przyznanej akredytacji uczelnia weszła do globalnej grupy szkół biznesowych. IACB akredytuje kierunki biznesowe. W wyższej szkole bankowej są to Finansy i Rachunkowość studia pierwszego i drugiego stopnia, zarządzanie studia również pierwszego i drugiego stopnia.